Dzień dobry, z tej strony Młody. W pierwszej kolejności chciałbym przeprosić za jeden błąd w filmiku, który występuje tylko raz. Po drugie zachęcam do włączenia napisów, gdyż pierwsze chwile tego filmu mogą być ciężko zrozumiałe. Po trzecie ten film zawiera wzruszającą scenę, więc osoby, które posiadają słabą psychikę prosimy o wyłączenie filmu. Po czwarte prosimy o zabranie chusteczek i zapraszamy na seans. Jesteśmy teraz w Pomichówku na rzeką w jak widać Trochę brudna Wiadomo, że płytko Tam coś robią, jakieś kładki położyli Ale tym odcinkiem Zryjemy bamberek Dzisiaj sowy są w zupełnie składzie Sowi, jestem i mama i ja i dzisiaj będzie życiowo Ale do, do pewnego hardcore'u poczekajcie trochę do wieczora Jak ognisko będzie Jak ognisko będzie i dzisiaj będą wylewy Zaczną się wylewy nawet Czego w życiu nie robić I to będzie dzisiaj pierwszy raz na sobach. Pierwszy A. i ostatni Dla Was muszę biegać z kamerą, żeby były lepsze ujęcia, żeby złapać babcię jej Emila. Czemu? Czemu? płaczesz? Kurwa Bo konstytucja jest łama teraz Teraz nagrywamy dalej na w podróżach Takiego pieseła żeśmy znaleźli na polu Siedzi z babcią No i już widocznie pieseł z nami zostanie na... Idziemy Jest idzie Nie wiem jeszcze żeśmy nie byli w łóżku Suka Suka? Suka Jeeeeh, tak Emil mówi, suka! Suka <gills> to nie człowiek, takie samo jak córka psa. Tak mówił Bogusław Linda, i ja mu wierzę. Tam gdzie mocno tak chodzi. Nas Nazganiają za maski, proszę bardzo. A panowie mają się w najlepsze i bawią się bez masek. Przynajmniej jeden to ma na uczę ciągnięty na oczy. A drugi w ogóle nie ma. I teraz nam każą w tym chodzić, ale sami oczywiście nie, dlatego że kurwa są najbardziej zorganizowaną mafią w tym kraju po prostu. No. I nie chcemy akurat się czepiać do tych dwóch panów w ogóle. Nie mamy do nich nic personalnie, oprócz tego, że to psy kurwa, a nie robimy żadnych psów. To kurwa im wolno, a nam nie wolno.